Można zaczynać. Można zaczynać. Witam Państwa serdecznie, tak jak to zostało już powiedziane. Rzeczywiście nazywam się Lech i e, cóż, ne, zabiorę Państwu trochę czasu e, tylko dlatego, że ostatnie 30 parę lat e, zajmuję się kwestiami e, rynku pracy i oczywiście nie jako e, badacz czy naukowiec, ale raczej jako praktyk, który e, pracował już i w Ministerstwie, i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, i w Powiatowym Warszawskim Urzędzie Pracy, więc jakby trochę, trochę doświadczenia mam i będę chciał, tak jak to zostało już zapowiedziane, z Państwem się tym doświadczeniem podzielić. Oczywiście nie uzurpując sobie jedynie słusznych racji, bo, bo, bo nie na tym to polega. Mimo, że prowadzę od czasu do czasu zajęcia ze studentami, tutaj naszego Warszawskiego Uniwersytetu, to po prostu zawsze i uprzedzam, że nie mówię z katedra jako, jako profesor, tylko raczej jako praktyk, który na tyle, na ile potrafi, na tyle, ile wie, po prostu chce się tą wiedzą i doświadczeniem dzielić, zwłaszcza, że ze studentami, którzy mają w przyszłości zajmować się polskim rynkiem pracy w różnego rodzaju korporacjach, pracują w zespołach kadrowych, po prostu staram się ich namówić do tego i zachęcić, by w przyszłości, jak będą się zajmowali kwestiami kadrowymi, żeby pamiętali, że jest taka instytucja jak Urząd Pracy i nieprawdą jest, że siedzą tam urzędnicy, piją kawę i nic nie robią, tylko po prostu siedzą specjaliści, którzy czekają na klientów, którzy mają środki, mają instrumenty prawne do tego, żeby pomocy wszechstronnej udzielać. i Jest tylko kwestią wyjaśnienia, być może w najbliższej przyszłości, czy rzeczywiście do Urzędu Pracy ma przychodzić każdy, kto ma na to ochotę, czy każdy, kto ma ochotę na podjęcie pracy. Jak wiecie Państwo, prace od jakiegoś czasu trwają, są zapowiedzi, są oczywiście pomysły różne, jak utworzyć, jak stworzyć sytuację taką, żeby Urząd Pracy był postrzegany jako urząd przyjazny jako urząd, który, do którego warto pójść, jako urząd, który warto się skomunikować, jeżeli się jest kadrowcem, czy rekruterem w jednej, czy drugiej firmie, ale tak długo, jak nie uda się wyprowadzić składki zdrowotne i oczyścić jakby przed pola i stworzyć takiej sytuacji, jako mają prywatne agencje pośrednictwa pracy, czyli stworzyć taką sytuację, że będą przychodzić tylko ci, którzy rzeczywiście są zainteresowani pracą, a potrzebują pomocy, żeby się do niej lepiej przygotować, tak długo będziemy mieli, ja to nazywam, brudną twarzą, ale po prostu no tak to niestety jest wszędzie, gdzie się, gdzie się człowiek nie rozejrzy, gdzie trwa jakakolwiek dyskusja na forach różnego typu na temat pracy, na temat urzędów pracy przede wszystkim, to tam niestety ta opinia o nas nie jest najlepsza. Jak się okazuje z takich pogłębionych badań po prostu wynika, że głównie bierze się to stąd, że Jesteśmy tymi, którzy pędzą ludzi do pracy. No, nie chcielibyśmy, że tak powiem, być postrzegani jako, jako, jako ci, którzy gonią do pracy, jako, jako ci, którzy pomagają zainteresowanym, zainteresowanym w podjęciu pracy żeby maksymalnie, szybko i dobrze, że tak powiem, dobrą pracę podjęli. I państwo tym doskonale, doskonale wiecie, bo to jest kwestia, o której, o której dyskutujemy od lat, obiecane mamy różnego rodzaju nowelizacje, zmiany, nowe ustawy, które miałyby tę sytuację zmienić. Na razie jest tak, jak jest i myślę sobie, że jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać, na zmianę, mimo że Zakładu Bezpieczeń Społecznych, Pani profesor Uścińska zadeklarowała, że jest gotowa przejąć na swoje barki kwestie rejestrowania tych, którzy tylko dla składki zdrowotnej chcą się rejestrować, no ale prace trwają, w związku z tym należy mieć tylko nadzieję, że kiedyś one się skończą i kiedyś rzeczywiście w najbliższej przyszłości, myślę, będzie można mówić o tym, że urząd pracy to taka instytucja, do której, o której się myśli zawsze wtedy, kiedy ma się jakikolwiek problem z pracą, chce się pracę zmienić, chce się pracę uzyskać, chce się przenieść do innej, do innej miejscowości i podjąć tam pracę, chce się poprawić swoje kwalifikacje, umiejętności. Więc chciałoby się, żeby tak właśnie był postrzegany urząd. Ja, ilekolwiek studenci mnie pytają, no dobrze, to co tam w tych urzędach się dzieje, to zawsze mówię, że największym naszym problemem jest to, że klienci, którzy przychodzą, nie do końca potrafią nam odpowiedzieć na pytanie, w czym możemy pomóc i na pytanie, czego oczekują od nas, po prostu najczęściej, najczęściej nie potrafią do końca sformułować, sformułować tych oczekiwań. I to jest problem, bo rzeczywiście, jeżeli mamy nad środki publiczne do tego, żeby je tym ludziom przeznaczać dla tych ludzi, żeby, żeby ich sytuację na rynku pracy poprawiać, to wtedy, kiedy oni nie chcą, a są dorosłymi ludźmi i nie wiedzą, czego od nas oczekują, to rzeczywiście wtedy bardzo, bardzo, trudno, bardzo trudno się pomagać. Dzisiejsze spotkanie, jak rozumiem, organizatora po prostu ma służyć temu, byśmy porozmawiali trochę o sytuacji na polskim rynku pracy. Tak się zdarzyło, że wtedy, kiedy umawialiśmy się na dzisiejszy taki, taki wykład, rozbiegówkę, po prostu wydarzyła się sytuacja w Ukrainie. Rozpoczęła się po prostu wojna, mówiąc na wprost, rosyjsko-ukraińska i, i w związku z tym sytuacja się diametralnie zmieniła. Jak Państwo wiecie, wczoraj wieczorem zarejestrował się milionowy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę. I to w istotny sposób zmienia wszystko to, co się na polskim rynku pracy będzie w najbliższym czasie działo i chciałbym na ten temat, żebyśmy chwilę sobie porozmawiali, ale oczywiście zanim to, zanim to zrobimy, może warto rzeczywiście zrobić krok do tyłu i zobaczyć jak ta sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda, bo konsekwencją tej, tych zdarzeń, Zaleszą wschodnią granicą oczywiście będzie w najbliższym czasie podejmowanie kolejnego wysiłku przez całe państwo, ale również publiczne służby zatrudnienia, żeby sprostać wyzwaniom, jakie, jakie, jakie rzeczywistość przed nami stawia. Oczywiście myśmy w tej niedalekiej nawet historii, jak państwo jak Państwo wiecie, sprostali, oczekiwaniom nawet tym najtrudniejszym. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, w momencie, kiedy potrzeba było w Polsce ze względu na rozwój gospodarczy zwiększonej ilości rąk do pracy. W momencie, kiedy zaczęliśmy się otwierać coraz szerzej dla cudzoziemców, nie powstały żadne służby migracyjne w Polsce, tylko publiczne służby zatrudnienia zostały, że tak powiem, wyznaczone do realizacji tego zadania i wszystko na to wskazuje, wszystkie oceny, jakie, jakie kontrolujące nas, jakie Najwyższa Izba Kontroli przedstawia, wszystko wskazuje na to, że akurat publiczne służby zatrudnienia w odróżnieniu od wielu innych instytucji. Z tego zadania, czyli przyjmowania, zgodnie z ustawą, w ciągu paru dni rejestrowanie i pilnowanie całego tego przedsięwzięcia, tak by nie nastąpiło zakłócanie sytuacji na polskim rynku pracy, że z tego zadania urzędy pracy się wywiązały. Przyszła pandemia i również okazało się, że żeby ratować za wszelką cenę i tutaj rzeczywiście to określenie za wszelką cenę chyba rzeczywiście jest użyte w sposób właściwy, za wszelką cenę po prostu ratowaliśmy miejsca pracy i oczywiście dzisiaj można dyskutować, czy rzeczywiście te miliardy wydatkowane przez urzędy pracy zawsze trafiały tam, gdzie trafić powinny ale musimy mieć baczenie i na to, że ad hoc tworzone przepisy i regulacje prawne też nie zawsze trafiały, nie zawsze trafiały, że tak powiem, w samą dziesiątkę i jak Państwo wiecie, te nowelizacje, zmiany po drodze, które były, tych przepisów związanych właśnie z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii dla polskiej gospodarki, dla polskich pracodawców, dla polskich miejsc pracy, one również, że tak powiem, nie były doskonałe i w związku z tym dzisiaj stawianie z tego tytułu zarzutu jest niczym nieuzasadnione. To, co na pewno czy warto powiedzieć, o, do czego wrócę w pewnym momencie dzisiejszego naszego spotkania, to jest to, że z tego zadania również, jak się okazuje, urzędy pracy, publiczne służby zatrudnienia wywiązały się zupełnie zupełnie dobrze, ratując miliony miejsc pracy. Oczywiście dzisiaj z tej perspektywy można dyskutować, czy wydatkowanie tak dużych pieniędzy nie było, a w każdym razie w każdym przypadku nie było zwykłym rozdawnictwem. Oczywiście. Stan polskiej gospodarki na dzisiaj przynajmniej na teraz zapowiedzi, jakie oceniający stan polskiej gospodarki przedstawiają w tym Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, wszystko to wskazuje, że te nasze działania, w których aktywnie uczestniczyły publiczne służby zatrudnienia, naprawdę nie były, nie były chybione, bo rzeczywiście uratowaliśmy uratowaliśmy mnóstwo miejsc pracy i Proszę bardzo. Przepraszam, przepraszam Państwa. W każdym, razie, w każdym razie, wracając, wracając tutaj do, do, do tych naszej refleksji, uratowane miliony miejsc pracy i zapowiedzi zupełnie niezłej kondycji polskiej gospodarki. Wszystko to wskazuje na to, że z zadania i tego wywiązaliśmy się, wywiązaliśmy się bardzo dobrze. Podkreślam to, bo dzisiaj staje przed nami kolejne ważne wyzwanie i o tym też będę chciał dzisiaj Chwilę powiedzieć. Oczywiście dzisiaj wszystkiego jeszcze sobie powiedzieć nie możemy. Państwo tym doskonale wiecie. Zapowiedzi Ministerstwa, zapowiedzi naszego departamentu idą w tym kierunku, że jeżeli tylko zostanie przyjęta ostateczna wersja specy ustawy, będziemy wiedzieli, w jaki sposób postępować. Ale już teraz, już dzisiaj możemy, możemy powiedzieć jedno i, i wcale to nie będzie odbiegało od, od tego, co w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni Parlament uchwali. Otóż zadanie związane z aktywizacją zawodową, z udostępnieniem miejsc pracy tym setkom tysięcy ludzi z Ukrainy będzie spoczywało na publicznych służbach zatrudnienia. I mam nadzieję, Państwo pewnie też, że się z tego zadania wywiążę. Tu pojawi się oczywiście już dziś pytanie, czy i w jaki sposób Będziemy równolegle w stanie zabezpieczać interesy polskich pracowników, którzy będą przychodzili do nas, rejestrowali się w urzędach pracy, korzystali z naszego wsparcia. No, ale o tym też będę chciał dzisiaj z Państwem porozmawiać. Jak mówię, jeżeli będzie, będzie zainteresowani, to możemy oczywiście tą rozmowę kontynuować za jakiś czas wtedy, kiedy będzie ustawa zapowiadana na, na najbliższe dni, bo tam ta ustawa będzie, że tak powiem, zawiera wszystkie te rozwiązania prawne, którym my, nie tylko my, ale my również będziemy podlegać i będziemy po prostu zgodnie z tą ustawą mogli realizować, najlepiej jak tylko się da, po prostu kwestie angażowania przyjeżdżających do nas rodzin ukraińskich w proces pracy, tak żeby stworzyć maksymalnie szybko sytuację taką, żeby się czuli tutaj w miarę przyzwoicie, żeby mogli zarabiać na, na swoje utrzymanie, żeby mogli przeczekać ten najtrudniejszy dla nich czas. A jeżeli chodzi o kwestie te podstawowe i ogólne, to będę chciał, żebyśmy prześledzili kilka, kilka slajdów i, i spróbowali parę rzeczy związanych z polskim rynkiem pracy sobie przypomnieć. Kwestia, która wydaje się być w tej chwili zasadniczą, to jest, to jest kwestia związana z stanem, stanem polskiej gospodarki. Tak jak mówiłem, wszystkie dane wskazują, że stan polskiej gospodarki mimo pandemii, mimo załamań, mimo tego, co nas wszystkich dotyka, a mianowicie inflacji, po prostu przeszliśmy zupełnie nieźle, no, trudno powiedzieć suchą nogą, bo oczywiście każdy z nas doświadcza dzisiaj, że tak powiem, problemów związanych z tym wszystkim, co pozostawiła po sobie w polskiej gospodarce pandemia, pandemia, która jeszcze ciągle trwa, oczywiście na, na, na, na dużo niższym poziomie niż, niż, niż wcześniej, na dużo niższym poziomie niż można się było spodziewać, ale jak mówię, wszystkie prowozy na razie, na ten moment, nie uwzględniając najprawdopodobniej kwestii wojny toczącej się na terenie Ukrainy, że wszystkie te prognozy wskazują, że stan polskiej gospodarki będzie, jest i będzie w najbliższej przyszłości zupełnie, zupełnie nie jest. To widać zresztą, to widać zresztą z, z tej tabeli, która pokazuje, że ta recesja w polskiej gospodarce była stosunkowo, stosunkowo na jedną z płytszych oczywiście. Demografia. Oczywiście ja pokazując stan polskiej gospodarki na tym takim krótkim slajdzie chciałem tylko zwrócić uwagę, czy jakby przypomnieć, czy o czym znowu wszyscy specjaliści pracujący w urzędach pracy doskonale wiedzą, że oczywiście nasze działania, działania publicznych służb zatrudnienia są bardzo ważne, ale musimy je i zawsze postrzegać je w zderzeniu ze Stanem Polskiej Gospodarki. Pamiętacie Państwo początek wieku, kiedy stan bezrobocia w Polsce był na bezrobotnych, mieliśmy zarejestrowanych w urzędach pracy 3 miliony 200 tysięcy, stopa bezrobocia była na poziomie 20-21% i wtedy ogromny wysiłek, jak i pracownicy, specjaliści w urzędach pracy podejmowali, przy skromnych środkach na, na programy aktywizacyjne po prostu niewiele dawał, bo gospodarka nie była i tak w stanie wchłaniać tych rzeczy ludzi, którym pomagaliśmy przygotować się do wyjścia na rynek pracy. Także stan gospodarki to podstawowa przesłanka do tego, że działania publicznych służb zatrudnienia będą skuteczne, będą efektywne, dadzą się, że tak powiem, przekładać na mierzalne pozytywne wyniki. Demografia. I tutaj pozwalam sobie jakby zwrócić uwagę na, na, na, na kwestię demografii, bo chyba nie do końca wszyscy mamy świadomość, w jakiej, w jakiej sytuacji aktualnie się znaleźliśmy. Otóż jesteśmy jednym z krajów europejskich, który się najszybciej starzeje biorąc pod uwagę fakt, że równolegle z tym starzejącym się społeczeństwem, ze społeczeństwem, którym wskaźnik urodzeń jest bardzo, ale to bardzo niski, na poziomie poniżej 1,4, a jak Państwo wiecie, żeby można spokojnie mówić o polskiej demografii, ten wskaźnik urodzeń powinien być na poziomie 2,1 co najmniej, w związku z tym Mając tak niski wskaźnik urodzeń, po prostu nie musimy sobie zdawać sprawy, że na rynku pracy pojawią się problemy z zapełnieniem miejsc pracy tworzonych przez rozwijającą się polską gospodarkę. Jeżeli no to do tego weźmiemy jeszcze kwestie związane z obniżeniem wieku emerytalnego, no to rzeczywiście sytuacja, sytuacja okazuje się być bardzo, ale to bardzo trudna może tutaj warto, chociaż to nie jest dzisiaj tematem naszego wykładu, ale warto, warto może sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie my ciągle mamy 2 miliony 300 tysięcy obywateli na europejskim rynku pracy. I oczywiście można by sobie wyobrazić z grubsza, że gdyby ci wszyscy nasi, szczególnie młodzi specjaliści, którzy wyjechali w ostatnich latach, szczególnie zaraz po, po, po, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdyby oni chcieli wrócić do kraju, to oczywiście problemów z zapewnieniem tworzonych przez Polską Gospodarkę miejsc pracy, pewnie byśmy nie mieli, ale to tak nie działa. Państwo doskonale wiedzą o tym, że od wieków emigracje z miejsc, gdzie się żyje troszeczkę gorzej, do miejsc, w którym się żyje, dużo lepiej po prostu miały miejsce i one będą miały miejsce i czy nam się to podoba, czy nie. Bardzo wielu naszych obywateli nie z braku miłości do ojczyzny, tylko właśnie z powodu lepszych warunków życia, będzie poza granicami kraju pozostawała i, i, i to musimy przyjąć jako, jako pewnik. Oczywiście są takie momenty, kiedy, kiedy wyjeżdżających jest trochę mniej niż tych, którzy wracają do kraju, ale generalnie co do zjawiska musimy sobie zdawać sprawę, że a tak, jak, tak jak z innych krajów ludzie również przyjeżdżają do nas, Polacy również szukają dla siebie miejsca na Europejskim rynku Pracy, jak mówiłem, według szacunków, które podaję, głos dzisiaj. To jest około 2 milionów 300 tysięcy. Oczywiście z przemieszczeniami, raz Wielka Brytania, raz Niemcy, raz Francja, ale jak mówię, jeżeli, jeżeli nawet coś się dzieje na europejskim rynku pracy, to, to raczej zmieniają kraj docelowy nasi obywatele, niż myślą o, w jakiś zmasowany sposób o powrocie. To powoduje, to powoduje i zapowiedzi głosu, że w najbliższych latach do roku 2050 może nas być mniej o blisko 4 miliony osób. Te wskaźniki, które Państwo w tej chwili widzicie, to szybko starzejące się społeczeństwo, ta zwiększająca się liczba ludzi nieaktywnych zawodowo, ludzi osiągających wiek emerytalny, obniżony wiek to wszystko powoduje, że musimy się posiłkować migrantami, którzy gotowi są przyjechać do Polski i podejmować tutaj pracę. Do 24, do 24 lutego sytuacja wydawała się być jasna zupełnie, a mianowicie mieliśmy zweryfikowane regulacje związane z przyjmowaniem cudzoziemców. Ustawa o promocji zatrudnienia została zmodyfikowana, zostały wprowadzone nowe rozwiązania, które ułatwiały, przyspieszały sposób dopuszczania do polskiego rynku pracy, co było na wprost odpowiedzią na zgłaszane postulaty przez naszych pracodawców. Wszystko to było do 24 lutego oczywiste, że idziemy w tym kierunku, by szerzej otworzyć furtkę, szerzej otworzyć bramę do polskiego rynku pracy i mając na uwadze potrzeby polskiej gospodarki, potrzeby zgłaszane przez polskich pracodawców, staraliśmy się, nasz ustawodawca, a my zaraz zanim przygotowując się do wdrażania tych nowych rozwiązań, żeby jak najszybciej, jak najwięcej tych nowych pracowników naszym pracodawcom dostarczyć. Jak Państwo wiecie, zgodnie z naszą ustawą, z artykułem dziewiątym naszej ustawy, naszym podstawowym zadaniem jest właśnie kojarzenie na szybciej jak jest to możliwe, ludzi poszukujących pracy z tymi, którzy te miejsca pracy mają, z tymi, którzy te miejsca pracy tworzą. Oczywiście wtedy, kiedy ten rezerwuar siły roboczej w Polsce się, że tak powiem, obniżył, no musieliśmy sięgać po, po cudzoziemców i tutaj też z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, nowelizowane były regulacje prawne, które pozwalały coraz skuteczniej, coraz lepiej funkcjonować. Włączanie w to nowych technologii, wykorzystanie internetu do rozwiązywania tych wszystkich problemów, informatyzacja tego całego obszaru, to wszystko spowodowało, że urzędy pracy, mimo że z roku na rok wzrastała liczba poszukujących pracy w Polsce obcokrajowców, polskie służby zatrudnienia dawały sobie z tym rady. I tak jak ustawodawca wyznaczył, w ciągu 7 dni byliśmy w stanie zarejestrować obcokrajowca w tym uproszczonym systemie i dopuszczać go do polskiego, do polskiego rynku pracy. Wracając na chwilę do slajdu, który macie Państwo przed oczyma. Demografia, demografia, jeszcze raz demografia, jest podstawową przesłanką. I podstawową barierą, czy najlepsza demografia, najlepsze wskaźniki urodzeń. To wszystko powoduje, że będziemy wszystko na to wskazuje w najbliższym czasie, w najbliższych latach, po prostu musieli posiłkować się siłą roboczą zewnętrzną. Jest tylko kwestią, czy i w jakim zakresie uda nam się sprostać tym zadaniom, jakie przed nami są stawiane. Chciałbym Państwu również w tym naszym dzisiejszym krótkim wykładzie przypomnieć, uświadomić, jak zmieniała się sytuacja na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich lat. I tutaj jest, z tym się wiąże jakby kilka, kilka refleksji. My wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku, mieliśmy tak powiem, byliśmy niechrudnym, niechrudnym liderem, jeżeli chodzi o poziom o poziom bezrobocia. Jak Państwo wiecie, w ciągu tych ostatnich lat, kilkunastu lat udało nam się, w tym również pewnie dzięki wysiłkowi i służb zatrudnienia doprowadzić do takiej sytuacji, że staliśmy się jednym z liderów, jeżeli chodzi o niską stopę bezrobocia. I oczywiście to jest powód do chwały i myślę, że nikt poważnych tego nie będzie kwestionował, ale to, co się z tym wiąże, w odniesieniu do, do chociażby tego poprzedniego slajdu związanego z, ze stanem polskiej demografii, to wszystko powoduje, że musimy coraz szerzej, coraz pełniej, coraz dalej zaglądać na, do rezerwaru e, innych krajów, do rezerwaru siły roboczej. Po to, żeby nasza utrzymać, że tak powiem, odpowiedni poziom rozwoju naszej gospodarki. Dzisiaj jest stopa bezrobocia w Polsce. Z tych ostatnich danych ministerstwa wygląda, że jest na poziomie 5,6. Oczywiście ona na koniec ubiegłego roku była bardzo niska i to po raz pierwszy w grudniu zanotowaliśmy tak niski stan bezrobocia, ale w styczniu niewiele, bo niewiele, ale wzrosła i dzisiaj mamy ten stan, tą stopę bezrobocia. Zobaczymy, jakie będą wyniki lutego, ale dzisiaj mamy na poziomie stopa bezrobocia 5,6. To jest niespełna 900 tysięcy ludzi zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Cóż, nikt nie zdejmuje, mimo sytuacji, jaką mamy w tej chwili, z jaką mamy do czynienia, nikt nie zdejmuje z nas zadań związanych z aktywizacją tych 900 900 tysięcy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i o tym też dwa zdania za moment, ale dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę, że tych, których możemy przywrócić rynkowi pracy z tych zarejestrowanych, no to z tych 900 tysięcy nie wiem, jak Państwo będziecie do tego podchodzić. Według mojej oceny, mojego doświadczenia, mojej wiedzy możemy tu mówić o grupie około, 500 tysięcy, takich, których udałoby się, że tak powiem, dla polskiego rynku pracy odzyskać, ponieważ mamy ciągle zarejestrowanych w urzędach pracy, mamy ciągle zarejestrowane osoby, które z różnych powodów, mimo ogromnego wysiłku, jaki w to wkładamy, i tak pracy na otwartym rynku pracy nie podejmą. Tu kolejna rzecz, która, którą też warto przy każdej okazji dyskutować. Otóż oczywiście tak jak stopa bezrobocia jest zróżnicowana w całej Europie, tak również w naszym kraju to zróżnicowanie występuje i apelując czy wskazując koleżankom, kolegom z Państwowych Urzędów Pracy ten slajd, zwrócić uwagę na taką to kwestię. Otóż tak jak mamy zróżnicowaną sytuację na europejskim rynku pracy, tak jak mamy zróżnicowaną sytuację w, na krajowym rynku pracy, co pokazuje slajd, mamy takie regiony, takie województwa, gdzie stopa bezrobocia jest na poziomie 8 przeszło, czy blisko 9% i mamy takie obszary, gdzie ta stopa bezrobocia jest na poziomie 3%, jak chociażby w Wielkopolsce. I warto... warto tak powiem zwrócić uwagę na to, że przyjmując czy, czy, czy planując działania na lokalnym powiatowym rynku pracy, my również mamy tą sytuację zróżnicowaną w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu i przygotowując nasze lokalne programy, o czym oczywiście możemy na kolejnym spotkaniu, na kolejnym szkoleniu sobie podyskutować, bo jest to ciągle bardzo ważna kwestia jak przygotować lokalne programy związane z właśnie ze zróżnicowaną sytuacją w poszczególnych nie tylko miejscowościach i gminach wchodzących w spad powiatu, ale jak przygotować programy adresowane do różnych grup naszych klientów, których sytuacja jak Państwo wiecie też jest bardzo zróżnicowana i oczywiście mamy w naszej ustawie, w artykule 49 zapisy dotyczące grup, które są w szczególnie trudnej sytuacji i mamy całą procedurę postępowania z tymi ludźmi, ale znowu przygotowując program działania na lokalnym rynku pracy, musimy, musimy to zróżnicowanie, jeżeli chodzi o grupy ludzkie, to zróżnicowanie, jeżeli chodzi o terytorialne bezrobocie, te kwestie z pewnością musimy brać pod uwagę. I na koniec z tym slajdem związana jedna uwaga. Dobry czy zły, niski czy wysoki stan bezrobocia w powiecie, w regionie, w kraju nie jest dany raz na zawsze. I Państwo doskonale doskonale już pewnie wiecie, to zresztą było widać na poprzednim slajdzie, że ta sytuacja w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat była albo bardzo dobra, albo bardzo zła. Podobnie jest w poszczególnych regionach, podobnie jest w poszczególnych powiatach. I w dużym stopniu, oczywiście zależy to od tego, czy lokalny samorząd potrafi wspierać lokalną gospodarkę, ale również w pewnym stopniu zależy to od tego, czy i w jakim zakresie, Lokalny Powiatowy Urząd Pracy angażuje się w realizację programów, które te nowe miejsca pracy tworzą i znowu tu możemy do tego w przyszłości wrócić, co zrobić, jak organizować pracę Urzędu Pracy i skąd pozyskiwać pieniądze po to, żeby w większym niż dotychczas zakresie wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Ja ilekolwiek jestem w jednym czy w drugim powiecie, a zdarza się to od czasu do czasu, rozmawiam szczególnie z samorządami czy z Radami Rynku Pracy, często słyszę, że no tak, ale w naszym powiecie tego czy tamtego nie da się zrobić. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do dyskusji na temat lokalnego programu w wspierania przedsiębiorczości, lokalnego programu tworzenia nowych miejsc pracy, zresztą na wprost wynika z ustawowych obowiązków samorządu powiatowego i Urzędu Pracy, który w jego imieniu tą politykę lokalną realizuje, politykę rynku pracy, po prostu bardzo często okazuje się, że właściwie poza dotacjami niewiele, niewiele działań jest podejmowanych właśnie w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy i wspieraniu lokalnych ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieliby firmę utworzyć dla siebie, dla, dla, dla tworzenia nowych miejsc pracy. Więc o tym też można podczas ewentualnie naszych spotkań dyskutować, bo przygotowanie się Urzędu Pracy do tworzenia takich programów jest bardzo ważne i co najważniejsze, w tym, nawet w aktualnym stanie prawnym, jest możliwe, żebyśmy byli inicjatorami i instytucją, która kreuje, tworzy wspólnie z Radą Rynku Pracy, wspólnie z lokalnym samorządem, właśnie lokalny program tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionu. Jak mówiłem, jesteśmy dumni z tego, że obok Czech i Niderlandów, obok Holandii jesteśmy jednym z tych krajów o najniższej stopie bezrobocia. Jak się sytuacja w najbliższym czasie rozwinie, zobaczymy zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że w specustawie będą zapisy umożliwiające przyjeżdżającym do nas obywatelom Ukrainy, na rejestrowanie się w urzędach pracy, chociażby po to, nie, bo przecież nie po zasiłki, bo, bo, bo te im jeszcze nie będą, e, że tak powiem, przy, przynależne, ale chociażby po to, żeby z tych instrumentów, jakie, jakie nasza ustawa przewiduje, żeby z tych instrumentów skorzystać i lepiej przygotować się do funkcjonowania na polskim rynku pracy. To nie jest tylko w interesie tych, którzy tu przyjadą, którzy z pewnością, jak, szybciej, jak to możliwe, będą chcieli być samodzielni, ale to również jest w interesie, w interesie nas, żeby tych ludzi tych ludzi w urzędach pracy jak najlepiej, jak najszybciej przygotować do samodzielnego funkcjonowania na otwartym polskim, polskim rynku pracy. Więc być może w najbliższych miesiącach nastąpi coś, co, co, co, co, co, co można byłoby nazwać przyrostem czy wzrostem poziomu bezrobocia, ale myślę, że dodatkowe środki, jakie z pewnością można przewidywać dla realizacji aktywnej polityki rynku pracy w Polsce spowodują, że również z tego zadania, czyli przygotowania do, do, do funkcjonowania polskim rynku pracy, Ukraińców również się wywiążemy. Tutaj jedna rzecz, którą warto, na którą warto zwrócić uwagę, jak Państwo wiecie z tych komunikatów, które które wszyscy którym się wszyscy przysługujemy i, i, i, i tak powiem i z tego co widzimy głównie przyjeżdżają kobiety, kobiety z dziećmi, wyjeżdżają z kolei mężczyźni, którzy dotychczas podejmowali pracę w polskiej gospodarce. I tutaj trzeba będzie z naszej strony dokonać ogromnego wysiłku, żeby ta wymiana pracowników nie spowodowała jakiegoś zbyt radykalnego topnięcia w polskiej gospodarce i oczywiście w dużym stopniu będzie zależało, czy i w jakim zakresie potrafimy dokonać tej wymiany i umożliwić, no, przede wszystkim chyba kobietom, które tutaj przyjeżdżają, godzenie obowiązków matki tak z obowiązkami osoby zarabiającej na utrzymanie, niezależnie od programów pomocowych, które będą z pewnością nie tylko przez nasz kraj, ale również przez Europę realizowane. Aktywizacja, usamodzielnienie ekonomiczne tych osób, które z Ukrainy przyjeżdżają, będzie bardzo poważnym na najbliższą przyszłość zadaniem dla polskich służb zatrudnienia. Wracając na chwilę do tych kwestii, które, które utrudniają, czy w każdym na pewno nie ułatwiają życia, to chciałbym Państwu jakby uświadomić, bo my ciągle mówimy, szczególnie wtedy, kiedy bezrobocie spadało, zdarzało się słyszeć i to z najwyższego. Z najwyższego poziomu, nawet naszej władzy, takie pytania rzucane w przestrzeń publiczną, po co nam urzędy pracy, skoro bezrobocie spada, skoro, skoro tak gwałtownie stopa bezrobocia się obniża, skoro, że tak powiem, właściwie bezrobocia w Polsce nie ma. Otóż, jak mówiłem, zatrudnianie cudzoziemców, aktywizacja dzisiaj napływających mas ludzkich z Ukrainy ciągle jeszcze łagodzenie skutków pandemii w procesie, w którym uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Czy w tej chwili właśnie uruchamianie działań na rzecz zabezpieczenia najszybciej jak jest możliwe potrzebnych rąk do pracy w polskiej gospodarce, to wszystko każe się zastanowić nad sposobem funkcjonowania polskiej służby zatrudnienia. Ja nie wiem, czy to jest ten moment i ten czas, kiedy o reformie Będziemy mówić dużo. Myślę, że raczej będziemy, tak sądzę, spodziewali się różnego rodzaju zmian raczej w charakterze, w, w charakterze nowelizacji czy procesów noweliz nowelizujących zapisy aktualnie funkcjonujące w ustawie o promocji, ale na pewno będziemy musieli na bieżąco, na gorąco, że tak powiem, dostosowywać warunki, sposób działania publicznych służb zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji. Zobaczymy, jakiego typu zapisy będą w specustawie. One oczywiście, wszystko na to wskazuje, będą upraszczały kwestie związane z zatrudnianiem kogokolwiek, w tym również obcokrajowców ale z pewnością będą potrzebni specjaliści, którzy będą potrafili właśnie już nie tylko rozmawiać w stosownym języku z obcokrajowcem, ale będą również w stanie przekierowywać te osoby, które będą się w naszych urzędach pracy pojawiały najszybciej jak to możliwe na te miejsca pracy, które pracodawcy będą, które już zgłaszają, które będą w najbliższej przyszłości zgłaszać. Stąd moja wątpliwość, czy taka liczba specjalistów, jaką w tej chwili zatrudniamy. My w ogóle w Polskich Urzędach Pracy dzisiaj mamy mniej więcej zatrudnionych, jak niespełna 18 tysięcy pracowników. Czy wobec tych procesów, które będą, tych prac, które będą do wykonania tej wymiany kadry w polskich przedsiębiorstwach, uzupełniania niedoborów, czy ta liczba specjalistów jest wystarczającą, ale myślę, że najbliższa przyszłość pokaże, czy udźwigniemy to zadanie w takim stanie, czy będziemy musieli się posiłkować zatrudnianiem nowych, nowych pracowników. Ja wiem o tym i Państwo też doskonale wiecie, że to zadanie jest związane z tworzeniem infrastruktury zatrudnieniowej, infrastruktury publicznych służb zatrudnienia spoczywa na barkach samorządów lokalnych. To jasne, ale ale myślę, że bez pomocy większego zaangażowania środków centralnych nie uda nam się stworzyć takich, tak prędzej, tak dobrze, tak szybko i skutecznie działających służb zatrudnienia, jak to, jak to sytuacja będzie, będzie wymagała. No jak mówię, chociażby zabezpieczenie odpowiedniej liczby tłumaczy Ukraińców chyba, którzy znają i polski i ukraiński, którzy będą pozwalali nam najszybciej jak to możliwe docierać z przekazem, jaki mamy, do, do, do, do, do z ofertą, jaką mamy do zaoferowania, do obywateli ukraińskich. To będzie zadanie, które będzie w najbliższej przyszłości z pewnością bardzo, bardzo ważne i, i, że tak powiem, do wykonania. Stąd ten slajd pokazujący, że chyba, jeżeli chodzi o zabezpieczenie kadrowe, nie do końca jesteśmy przygotowani. Natomiast by, znowu oczywiście z jednej strony przerażać może, a w każdym razie na myśl poważny musi wymusić kwestia tysięcy ludzi, którzy do nas docierają. Natomiast jeżeli opatrzymy na deficyty kadrowe, te, które na podstawie barometrów zawodów szacuje się, że będą występowały w zdwojonej, w zdwojonej ilości w 2022 roku, to myślę, że w dużym stopniu od warunków, jakie będą działały publiczne służby zatrudnienia, o dostępnych środków i specjalistów, liczby specjalistów będzie zależało, czy potrafimy te napływające do nas masy ludzkie przepracować, czy, czy, czy przygotować tak, na, tak, by trafiały na te miejsca pracy. Które już istnieją, które już występują w postaci deficytowej i które oczywiście do zapełnienia w najbliższej przyszłości będą. Budownictwo, szeroko rozumiane. Produkcja elektryczna, elektromechanicy, elektromonterzy, operatorzy obrabiarych czyli cały ten te ciężki, ciężki przemysł to wszystko wymaga dostępu nowych rąk do pracy. Transport, spedycja, logistyka, opieka zdrowotna, lekarze, pielęgniarki, położne. Oczywiście z pewnością to nie jest tak, że lekarze i położne i pielęgniarki w jakiejś niespotykanej liczbie będą z Ukrainy do nas docierać, bo oni są tam potrzebni, na miejscu, gdzie toczy się wojna, ale warto, warto na te wszystkie pomocnicze zawody związane z generalnie szeroko rozumianą opieką zdrowotną popatrzeć i zobaczyć, czy i w jaki sposób udałoby się część tych kobiet, które do nas przyjeżdżają, po prostu przygotować do pracy w tych placówkach, gdzie oczywiście nie do końca są potrzebne, czy nie zawsze są potrzebne certyfikaty, czy no, certyfikacja dyplomów, ale można będą do wykonania pracy, pracy prostej, bo tu również mamy deficyty, nie niezaspokojoną nie, nie potrzebę, jeżeli chodzi o pracowników, edukacja, nauczyciele. Dzisiaj sobie, dzisiaj z komunikatów, które do nas docierają, wiele szkół gotowych tworzyć klasy, tworzyć grupy dla, czy klasy specjalne dla, dla dzieci z Ukrainy po to, żeby jak najszybciej objąć obowiązkiem szkolnym obywateli tamtego kraju, potrzebują nauczycieli i myślę, że wiele, wiele tych pań, które do nas w Ukrainie przyjeżdżają, będą mogły w tym procesie opieki nad dziećmi, edukacji tych dzieci po prostu nam pomóc. Księgowość, pracownicy biur rachunkowych, myślę, że wśród tych osób, które będą do nas przyjeżdżały, które już przyjeżdżają, również i takich specjalistów znajdziemy. Gastronomia, kucharze, piekarze, to wszystko to są te obszary, gdzie z barometru zawodu wynika, że deficyty już istnieją i że będą się w tym roku pogłębiały. W dużym stopniu od naszej mądrości, od naszej umiejętności będzie zależało, czy potrafimy tym, którzy będą chcieli dać szansę zdobycia nowego zawodu, tym, którzy mają te zawody jak najszybciej przygotować ich, głównie chyba ze względów językowych i, i no, prawnych przepisów do tego, żeby Pracę na tym otwartym polskim rynku pracy w tych obszarach deficytowych mogły te kobiety z Ukrainy jak największym stopniu podejmować. Tu warto może zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, jak mówię, ja nie jestem specjalistą od kwestii wojennych, ale z tego, co słyszę, co mówią specjaliści, to, to, to, to na jednym milionie się nie skończy. I, in, z pewnością nie wszyscy, którzy przekraczają polską granicę i przez nasze służby są odnotowywani, zostają u nas w Polsce i wygląda na to, że część z tych osób wyjedzie dalej do Europy. Albo również nie tylko Polska, może my jako kraj przyfrontowy, czy, czy, czy najbliżej Ukrainy położony, bierzemy na swoje barki najwięcej odpowiedzialności za, za, za, za, za obywateli Ukrainy, ale cała Europa, że tak powiem, zaprasza do siebie i chce zagospodarować. Przy czym znowu z doświadczenia wiemy, że chyba grotych obywateli Ukrainy jednak ze względu na bliskość domu, na bliskość kulturową, będzie chciała zostawać w naszym kraju. I teraz od publicznych służb zatrudnienia w dużym stopniu zależeć będzie, czy potrafimy ten potencjał tak przepracować, żeby niezależnie od tego, co się w Ukrainie dzieje, niezależnie od programów pomocowych adresowanych wprost do pozostających na froncie Ukraińców, żebyśmy również w tym czasie potrafili wygo ten cały potencjał ludzki, jaki do nas dotrze, no maksymalnie prze prze prze przetworzyć na potrzeby polskiej, polskiej gospodarki. Oczywiście tutaj nie tylko że tak powiem, ekonomia przemawia za tym, ale również, również te aspekty związane z, z takim bardzo humanitarnym podejściem. Ci ludzie, tak jak słyszę od znajomych, bardzo często już dzisiaj po dwóch, trzech dniach pobytu w Polsce pytają, kiedy i gdzie będą mogli podjąć pracę, bo nie chcą być, że tak powiem, obciążeniem dla przyjmujących ich polskich rodzin. I Trzeba, że tak powiem, to ich zainteresowanie pracą, te nasze potrzeby Polskiego rynku Pracy, no, szukać takich sposobów, żeby maksymalnie, maksymalnie to wykorzystać. Oczywiście do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze i ja myślę, że w dużym prawdopodobieństwem już dzisiaj można założyć, że te środki, jakie były przewidziane na 2022 rok, jeżeli chodzi o krajowe, europejskie środki, nie będą wystarczające. Myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy Komisja Europejska z jednej strony oczywiście odblokuje środki przeznaczone wcześniej na Krajowy Program Odbudowy ale również zasili nasze fundusze dodatkowymi środkami związanymi właśnie z szeroko rozumianą pomocą dla, dla migrujących czy uciekających przed wojną z Europy. Jak mówię, naszym interesie jest i w interesie publicznych służb zatrudnienia i w zadania ustawowych publicznych służb zatrudnienia jest to, żeby jak najwięcej tych osób trafiało na otwarty polski rynek pracy po oczywiście odpowiednim, odpowiednim przygotowaniu. Jak widzicie Państwo środków jest stosunkowo dużo, jest tylko kwestia, czy i w jakim zakresie potrafimy te środki, że tak powiem, przetworzyć, przerobić na coraz lepsze przygotowanie chętnych do pracy chcących pracować, na, na, na, do, do tych tworzonych przez polskich pracodawców miejsc, miejsc pracy. Jeżeli chodzi o środki, to Państwo wiecie, Fundusz Pracy i środki unijne są w dużym stopniu przeznaczane, czy przede wszystkim przeznaczane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. I ja myślę, że chcąc zaabsorbować dla Polskiego Rynku Pracy jak najwięcej obywateli Ukrainy, trzeba będzie te środki w skali w ciągu roku zwiększać, zwłaszcza, że obok od certyfikowania nowo zdobywanych przez nich zawodów, my po prostu będziemy również duże środki musieli chyba włożyć z naszej strony w kwestie językowe, szczególnie na bardziej skomplikowanych miejscach, miejscach pracy, bo tam bez języka polskiego, bez znajomości przepisów, regulacji, BHP i tak dalej, tego wszystkiego, co wiąże się z bezpieczną pracą, po prostu bez znajomości języka zdaje się osiągnąć nie będzie można. Oczywiście jest też potężna pula środków, bo blisko 2,5 miliarda przeznaczone na, na, na, na zasiłki dla bezrobotnych. Oczywiście skala pobierających zasiłków jest stosunkowo nieduża, 15-16%, bo to jest na tym poziomie, ale środki, jak widzicie Państwo, na to, na to muszą być muszą być przeznaczone. Jeżeli chodzi o zasiłki dla bezrobotnych Ukraińców, na razie nie wchodzą w grę, chociażby ze względu na to, że ciągle w tym zakresie zmian przynajmniej na razie z tych projektów, które widziałem, nie przewiduje się, by dostępność do polskiego zasiłku dla bezrobotnych poszerzyć i trzeba będzie ciągle wykazać się wykazać się wcześniej wykonywaną świadectwami z wcześniej wykonywanej pracy, bo jak wiecie Państwo, w Polsce zasiłek nie do, dla bezrobotnych nie dostaje się tego zasiłku wtedy, kiedyś nie ma pracy, tylko wtedy, kiedy się wcześniej pracowało i na ten zasiłek się zapracowało. Także, jak wiecie Państwo, tu będą z pewnością musiały być dokonywane modyfikacje, ale warto jest wiedzieć, że jeżeli chodzi o tegoroczny budżet i tegoroczny fundusz pracy, te przeszło 10 miliardów było planowane na aktywną politykę rynku pracy. I tutaj gwoli przypomnienia, i zaangażowania polskich publicznych służb zatrudnienia, pozwolę sobie przywołać dane, dane ministerialne, a mianowicie dane, które mówią wprost, że wojskowe Urzędy Pracy w Polsce wydatkowały w ramach pandemii do ubiegłego roku 16 miliardów złotych, proszę Państwa, ogromna, ogromna kwota, ale dzięki temu uratowano 3, czy blisko 4 miliony miejsc pracy. Podobnie powiatowe urzędy pracy, które wydatkowały blisko 20 miliardów złotych, dzięki temu uratowały, przeszło 4 miliony miejsc pracy. Jak mówiłem wcześniej, pada czasami pytanie, czy aby na pewno Dobrze zainwestowaliśmy te pieniądze wspierając pracodawców i branże, które były szczególnie narażone na, na, na, na pandemiczne skutki. Może warto w tym miejscu tylko jedną rzecz powiedzieć. Oczywiście, nie tylko my się zadłużyliśmy, nie tylko my, że tak powiem zaangażowaliśmy tak ogromne środki, ponieważ jak twierdzą ekonomiści, chyba większość ekonomistów twierdzi dzisiaj, że mimo wydanych ogromnych sum udało się uratować miejsca pracy, że dużo więcej kosztowałoby nas i nasze budżety państw, które, które tego typu działania podejmowały, dużo większe środki trzeba byłoby wydatkować, gdybyśmy pozwolili zlikwidować te miejsca pracy, te miliony miejsc pracy i dzisiaj musieli je odbudować. Od od początku, także ten, ten, ten, ta decyzja o zadłużeniu się po to, żeby ratować miejsca pracy była w dużym stopniu świadomie podjęta i skalkulowana i chociaż wywołuje dzisiaj różnego rodzaju perturbacje w, w, w budżetach wielu państw, również Polski, to jak mówią specjaliści, ekonomiści, warto było, warto było o ochronę tych miejsc pracy walczyć. i to, co jest godne podkreślenia i my broniąc się przez różnego rodzaju zarzutami stawianymi publicznym służbom zatrudnienia powinniśmy często te argumenty przywoływać. Po prostu wsparliśmy pracodawców, bo ta ustawa nam nakazuje, wsparliśmy pracodawców, bo dostaliśmy na to środki, wsparliśmy pracodawców, bo wiemy, jak potrzebni, potrzebni są i pracodawcy, i tworzone przez nich miejsca pracy dla normalnego funkcjonowania polskiego polskiego rynku pracy. I myślę, że nikt poważny tutaj tego nie zakwestionuje, bo nie ma, nie ma powodu, żeby w to wątpić. Sytuacja jest taka, że w na polskim rynku pracy dzisiaj Podstawowy, podstawowy temat, o jakim dyskutujemy i to nie tylko wynika z tego, o czym wcześniej mówiłem, a mianowicie z deficytów kadrowych, to nie tylko wynika z, z kiepskiej demografii, ale w dużym stopniu dzisiaj będzie, że tak powiem, potrzeba dyskutowania, dostosowania kolejnego dostosowania przepisów prawa do tego, żeby w ramach programu pomocowego czy działań pomocowych adresowanych do obywateli Ukrainy, również, że tak powiem, stworzyć im warunki, godząc w tym interes kraju naszego i ich potrzeby z przygotowaniem ich i ich na polskim, polskim rynku pracy. Stąd tak dużo miejsca w najbliższej przyszłości będzie musieli temu poświęcać, ponieważ jak mówię, z jednej strony mamy zapotrzebowanie, żeby obsadzić wolne miejsca pracy w Polsce idące w setki tysięcy, a z drugiej strony w ramach programów e, pomocowych dla obywateli Ukrainy będziemy zmuszeni, że tak powiem, poczynić ogromne działania związane z realizowaną polityką aktywizacyjną, która pozwoli tym obywatelom tego kraju jak najszybciej do potrzeb naszej gospodarki się dostosować. Także e, o cudzoziemcach będziemy dyskutować, szczególnie e, wtedy, kiedy zostanie przyjęta specustawa, która, jak Państwo wiecie, z zapowiedzi premiera, z zapowiedzi członków rządu wynika, że w najbliższych dniach czy godzinach wręcz ma być, że tak powiem, przeprocedowana przez Polski Parlament specustawa, która obok wielu, wielu innych obszarów będzie również porządkowała czy otwierała nowe możliwości działania, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową przybywających do nas cudzoziemców. Tak przy okazji, a propos cudzoziemców, to warto również zdawać sobie sprawę, że pewien, pewien, pewna liczba przyjeżdżających do nas to nie tylko Ukraińcy, ale pewną liczbę migrujących, uciekających przed wojną stanowią już obywatele, obywatele państw innych niż Ukraina, ze względu na to, że na Ukrainie, w Ukrainie bardzo wielu przebywało cudzoziemców, szczególnie studentów i dzisiaj oni również z obywatelami Ukrainy uciekają przed wojną, dzisiaj oni również docierają do Polski, dzisiaj oni również będą wymagali wsparcia, szczególnie ci, którzy nie będą chcieli wrócić do swoich rodzimych krajów, tylko będą chcieli podjąć chociażby studia na polskich, na polskich uczelniach. W związku z tym e, trzeba będzie również do tego się procesu e, przygotować. E, Migracja do Polski, niezależnie od, od, od wojny, która rozpoczęła się 24 lutego, była cały czas zdominowana przez obywateli Ukrainy. Państwo pamiętacie 2014 rok, zmiany polityczne na Ukrainie, zwrot bardziej w kierunku Europy, poszukiwanie swojej ukraińskiej ścieżki dochodzenia do, do, do bliższej współpracy z Europą Zachodnią, z Europą, z wspólnotą europejską, to wszystko powodowało, że z jednej strony Ukraina miała ogromne ambicje, z drugiej strony sytuacja polityczno-gospodarcza, społeczno-gospodarcza była bardzo zła Ukraina przeżywa kryzys. To się oczywiście zbiegło z potrzebami rozwijającej się coraz szybkiej polskiej gospodarki i stąd napływ poszukujących zatrudnienia i zarobków Ukraińców do, do, do, do naszego kraju i, że tak powiem, tak duża skala tych, tych, tych, tych, tych, którzy w polskiej gospodarce pracują. Oczywiście znowu mówiąc o skali, my sobie musimy zdawać sprawę, że to jest, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to jest kwestia kilku procent w całej masie pracowników polskich, ale, ale biorąc pod uwagę chociażby rejestrowanych w skali roku blisko 2 miliony na podstawie oświadczeń obywateli, obywateli Ukrainy przede wszystkim, to pokazuje, jak ogromna skala, jak ogromne zapotrzebowanie na nadzokrajowców polska gospodarka zgłaszała. W przypadku terminowych sezonowych udziału tej grupy cudzoziemców, mówimy tutaj o Ukraińcach, przekracza 90%. Teraz w tej nowej sytuacji będzie z pewnością ten odsetek jeszcze większy. Jeżeli chodzi o zezwolenia na pracę, te, które wydaje, wydają służby wojewody, to ten wskaźnik był na poziomie 70 paru procent. Jak mówiłem, dominowali Ukraińcy, teraz jeszcze w większym stopniu będą dominowali. To, co dotychczasową sytuację, przedwojenną sytuację charakteryzowało, to to, że przyjeżdżali do nas do pracy przede wszystkim mężczyźni i przede wszystkim osoby młode, osoby, które rzeczywiście były bardzo aktywne na polskim rynku pracy, szybko się uczyły bądź przyjeżdżały z gotowymi zawodami i podejmowały podejmowały pracę. Jak Państwo wiecie, bo część z Państwa, którzy dzisiaj tutaj uczestniczą w naszym spotkaniu, z pewnością zajmuje się kwestiami cudzoziemców, część oczywiście o tyle, o ile pan z pracownikami urzędu pracy wie o tym, jak to z wygląda, ale jeżeli chodzi o jakby przypomnienie, uporządkowanie sobie wiedzy w tym zakresie, to warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o dokumenty dopuszczające codziennie do polskiego rynku pracy, to były to zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia oraz jednolite zezwolenie na pobyt, pobyt i pracę. Na podstawie tych dokumentów, po prostu tych rejestracji, po prostu można było w Polsce legalnie podjąć pracę. I tutaj może warto dla tych z Państwa, którzy się tym na co dzień nie zajmują, takie przypomnienie, żeby można było w Polsce podejmować dotychczas legalną pracę. Chciałbym mieć uregulowane, uregulowane jakby dwie kwestie, po, po pierwsze pobyt legalny pobyt, po drugie dostęp do polskiego rynku pracy, czyli legalne podejmowanie pracy, zezwolenie czy, czy, czy dopuszczanie, dokumenty dopuszczające do polskiego, polskiego rynku pracy. I z pewnością tak będzie dotychczas, tylko oczywiście ta procedura związana z uzyskiwaniem przez uciekających przed wojną Ukraińców i legalnego pobytu i legalnej pracy będzie daleko, daleko prostsza niż miało to miejsce dotychczas. Dzisiaj, bo to ma, może w, w naszej tutaj dyskusji, że tak powiem, paść takie pytanie, dzisiaj jeszcze obowiązują te reguły, które dotychczas były obowiązujące. Tak? Dzisiaj jeszcze ciągle obywatel Ukrainy chcący podjąć pracę nie, i pracodawca, który chce go zatrudnić, musi tą procedurę nie, przejść, która. Dotychczas obowiązuje. Dopiero spec ustawa, jeżeli wejdzie w życie, będzie z pewnością w wielu obszarach, szczególnie jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to, to, to, te, te kwestie upraszcza. My i tak w ostatnim czasie mieliśmy, znowelizowaliśmy ustawę o promocji zatrudnienia w obszarze rozdziału 16, który tyczy się kwestii zatrudnienia cudzoziemców. Jak Państwo wiecie, tutaj i tak już maksymalnie zostały te kwestie uproszczone. Doprowadziliśmy do tego, że nie 6-miesięczne, a 24-miesięczne zezwolenie na pracę, oświadczenie, że tak powiem, dopuszczało. W związku z tym. Ten już szliśmy zgodnie z wolą pracodawców polskich w kierunku upraszczania tych mechanizmów. Te, które tutaj Państwo macie, jak mówię, ja nie będę. Szczegółowo, ja chciał teraz tego omawiać, bo możemy sobie, możemy sobie oczywiście na, na, na spotkaniach, na szkoleniach, na, na, na wykładach, które być może wspólnie zorganizujemy, sobie to w szczegółach omówić. Ale tylko w woli przypomnienia i oświadczenia, i zezwolenia na pracę sezonową, które realizowaliśmy w urzędach pracy. Przynajmniej z tych raportów Nikowskich, do których ja miałem dostęp, wynika, że jesteśmy mistrzami świata, bo generalnie jesteśmy w stanie, mimo różnych załamań, zawahań za, za, za na rynku, utrzymywać bardzo krótki, siedmiodniowy termin realizacji tych zobowiązań w tym zakresie tworząc sytuację taką, że wszyscy pracodawcy, którzy poprzez Urząd Pracy chcieli mieć dostęp do obcokrajowców do chcących podjąć pracę u nas w Polsce, to bez zbędnej zwłoki te kwestie były załatwiane. Ze zwoleniami na pracę typu A, które wydaje wojewane było różnie i to też raporty Nikowskie odnotowały, stąd nawet pojawiały się, jak Państwo pewnie wiecie, pomysły, żebyśmy te zezwolenia na pracę w tym kawałku, który dotyczy pracy, a nie legalnego popytu, żeby przyjęły urzędy pracy. Na razie to, już tak powiem, się nie stało, chociaż i tutaj części z Państwa, którzy się dzień tym nie zajmują, może warto uświadomić, że w momencie, kiedy rejestracja prosta, rejestracja oświadczenia, będzie możliwa na 2 lata, na 24 miesiące, no, można przypuszczać czy, czy, czy, czy, czy zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że wielu pracodawców, to już dzisiaj widać, zrezygnuje z stania kilkumiesięcznego w kolejkach po, po, po te zezwolenia dla swoich pracowników u wojewody, tylko po prostu będzie rejestrowała je, oświadczenia na kolejne 2 lata w Urzędzie Pracy, a ponieważ... Ten, ten, ta, ta przerwa, która dotyczy obowiązywała, 6 miesięcy pracuje, 6 miesięcy, że tak powiem, przebywa u siebie, wraca do swojego kraju, nie będzie obowiązywała, stąd praktycznie rzecz biorąc ta uproszczona formuła będzie, będzie z pewnością przez wielu pracodawców wykorzystywana. Oczywiście mówimy tutaj generalnie o obywatelach tych sześciu krajów, które, których procedura świadczeniowa że tak powiem, dotyczy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że tu się trochę zmieni, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, bo tak jak mówiłem, tak jak mówi pani minister Malą, tak jak mówi premier, tu te procedury związane z zatrudnianiem Ukraińców będą jeszcze dalej upraszczane, jeszcze dalej będą, że tak powiem, robione ułatwienia, żeby jak najszybciej mogli tą pracę na otwartym rynku pracy podjąć. Jeżeli chodzi o zezwolenie na pracę, to tylko można przypomnieć dla osób, które się na co dzień tym nie zajmują, że mamy w tym, jako odpowiadający zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym za lokalny rynek pracy, mamy w wydawaniu tych zezwoleń na pracę typu A, wydawanych przez wojewodę, również swój aktywny i ważny udział, a mianowicie w bardzo wielu zawodach, nie, szczególnie tych niedeficytowych, nie, zanim dopuści się cudzoziemca do pracy w Polsce, po prostu e, musi być przygotowana przez Urząd Pracy opinia starosty o tym, że rzeczywiście nie mamy w swoich zasobach pracownika obywatela polskiego, który mógłby to miejsce zająć. Jak mówię, w ramach tego e, zapisu ustawy o samorządzie powiatowym, który nakłada odpowiedzialność za lokalny rynek pracy, również, tak powiem, mamy swój udział w dopuszczaniu bądź nie, obcokrajowców, którzy zabiegają, czy pracodawców, którzy zabiegają za tymi cudzoziemców właśnie w tym trybie, który realizuje wojewoda. Oczywiście zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą wydaje również wojewoda, ale to jest procedura, którą podejmują i realizują sami, sami cudzoziemcy, bardzo często nazywając też na zbyt skomplikowane procedury, ale myślę, że w kolejnym podejściu do przygotowania kolejnej uproszczonej ustawy o, o cudzoziemcach Uda nam się, no zatrudnianie cudzoziemców, uda nam się również i te kwestie wyzwolić, zwłaszcza jak mówię, to zatrudnianie cudzoziemców poza w tej chwili tym przypadkiem ukraińskim wiąże się z, przede wszystkim z potrzebami polskiego rynku pracy, polskiej gospodarki, polskich, polskich pracodawców. Karta Polaka. Tutaj może, warto, tutaj może warto przy okazji sobie tylko przypomnieć, że jest coś takiego jak Karta Polaka, dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego. Trzeba oczywiście spełnić pewne kryteria, ale to, co jest ważne i co również powinniśmy, nie, powinniśmy brać pod uwagę w naszej lokalnej, nawet polityce, wzrostu zatrudnienia, że karta Polaka umożliwia dostęp do, do, do, do, do polskiego rynku pracy i dotyczy, co ważne, również historycznie, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania wobec naszych rodaków rozsianych po całym świecie, że karta Polaka adresowana jest do, przede wszystkim, czy głównie, czy, czy, czy jedynie do obywateli państw postradzieckich i, i, i warto, że tak powiem, o tym wiedzieć, że taka procedura jest i wykorzystywać ją również przy, przy, przy oczywiście tworzeniu zasobów, czy, czy pozyskiwania zasobów pracy dla swojego lokalnego rynku pracy. I oczywiście z tym się wiążą pewne kwestie związane z zabezpieczaniem przez lokalny samorząd warunków do tego, żeby na terenie jednego czy drugiego powiatu obywatele tych krajów Armenii, Azerbejdżanu i wszystkich pozostałych, które są tutaj wymienione, Tadżykistanu, Turkmenistanu, tak w tych pozradzieckich republikach, żeby ci ludzie mogli po prostu się u nas no, chociażby na jakiś czas osiedlić i, i rzeczywiście tą pracę e, wykonywać. Karty Polaka mogą dotrzymać jedynie Polacy będący obywatelami państw byłego Związku Radzieckiego. Ale jak mówię, przypominam o tym, bo, bo ważne to jest również, zwłaszcza, że bez zezwolenia można podejmować pracę i tym się zajmujemy i, i warto, żebyśmy to u Tak, tak karta Polaka wygląda, bo nie wszyscy mieli okazję taki dokument widzieć. Jeżeli chodzi o zmiany w przepisach, zanim przejdziemy do kilku zdań, które wiążą się z przygotowaniem urzędów pracy do absorpcji napływających do nas uchodźców z Ukrainy, może warto jeszcze przypomnieć sobie te listopadowe zmiany w ustawie o promocji i ustawie o cudzoziemcach, ponieważ one miały ułatwić, były, że tak powiem, w zamierzeniu swoim nakierowane na to, żeby w coraz większym stopniu zabezpieczyć potrzeby polskiej gospodarki. Główne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia w Rynku Pracy dotyczyły zmian w cudzoziemców w oparciu o świadczenia. I tak jak mówiłem, to co rzeczywiście udało nam się w końcu po, po, po, po paru latach ostatnich zabiegów ze strony pracodawców, Powiększyć możliwość czy, czy, czy, czy wydłużyć okres zatrudniania cudzoziemców bez tych przerw, bez tych, bez, tych, bez tych konieczności zwajniania po 6 miesiącach obcokrajowca, jeżeli oczywiście nie udało nam się, nie zdążyliśmy na czas załatwić mu zezwolenia na pracę. Z wielu pracodawców zwracam na to uwagę, że najpierw muszą wykonywać czy popełniać ogromny wysiłek, żeby przygotować odpowiednio obywatela. Do, do, do obcokrewca, do, do pracy na tym stanowisku pracy, a później po 6 miesiącach, właściwie się muszą go w bardzo wielu przypadkach pozbywać. Dzisiaj ten 24-miesięczny okres pozwoli planową, że jakby w dłuższej perspektywie tą gospodarkę kadrową, czy politykę kadrową prowadzić, uwzględniając, że Warto i trzeba zaangażować się w, w, w, tak, w pozyskanie takiego cudzoziemca, warto go przygotować nie, do, do wykonywania jak najlepiej tej pracy, warto nawet, że tak powiem, dofinansować jego nie, podnoszenie przez niego kwalifikacji, po to, z myślą o tym, że w dłuższej perspektywie będę miał. Będę miał pracownika. Praca na podstawie oświadczeń o wykonywania pracy no, oczywiście jest wykonywana przez okres do 24 miesięcy, dotyczyć będzie obywateli tych sześciu państw, które dotychczas korzystały z tych uproszczeń Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina. Oczywiście tylko na marginesie można dodać, że pojawiają się głosy, żeby Rosję z tego z tej uproszczonej procedury wykluczyć, nie mnie o tym rozstrzegać, ale myślę sobie, że, że jeżeli ograniczamy dostęp do tej Rosji do do, do, do, do, do, do, do kulturalnych, sportowych różnych innych przedsięwzięć międzynarodowych. To pewnie, pewnie, pewnie trzeba by przeanalizować i tą sytuację, nie, chyba że interes nasz, krajowy, ze względu na, na, na, na to, że z Rosji przyjeżdżają dużej mierze specjaliści, informatycy, być może nie mamy w tym interesu, żeby Rosji w tym z tego wykluczyć, ale jak mówię, warto, Warto przy jakiejś okazji nad tym się również zastanowić, bo być może to jakąś kolejną grupę obywateli Rosji zmusi do refleksji na tym, czy aby na pewno słuszną jest wojna z Ukrainą. Nie będzie oczywiście dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego, czyli ta 12, 6 miesięcy pracuje, 6 miesięcy przerwy, tylko po prostu będzie można do 24 miesięcy tako, taką zgodę na zatrudnianie jednego z obywateli tych sześciu krajów uzyskać. Wprowadzono uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji odzatwienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia. I tutaj cały czas musimy pamiętać, i to będzie również ważne, czy może szczególnie ważne, teraz, kiedy będziemy zatrudniać te, te, te, te masy Ukraińców uciekających przed wojną. Szanowni Państwo, My musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak dzisiaj entuzjastycznie przyjmujemy Ukraińców i pomagamy i popełniamy ogromny wysiłek, żeby maksymalnie zneutralizować negatywne skutki wojny w Ukrainie i pomagać całym tym rodzinom, które przyjeżdżają, dzieciom, przede wszystkim matkom, które tutaj do nas docierają z takimi, z takimi problemami. ale Wiemy o tym, bo, bo, bo, bo nie jeden kraj już tego typu procesy przeżywał, że ten entuzjazm prędzej czy później minie, że zacznie się normalna kalkulacja. Jeżeli nierozważnie cały ten proces przeprowadzimy, jeżeli doprowadzimy do tego, że cudzoziemiec będzie tańszy, że cudzoziemiec będzie w ten sposób wypychał z polskiego rynku pracy pracownika polskiego, a prędzej czy później może dojść do takich zjawisk, po prostu zaczniemy, zaczniemy że tak powiem, tą sytuację entuzjazmu, w w wspieraniu Ukraińców zmienić na sytuację bardzo złą, e, wręcz przeciwną. Myśmy obserwowali, nawet w stosunku do Polaków, którzy migrowali po 2004 roku na Europejskiej Pracy, e, oczywiście nie występowało to na masową skalę, ale mieliśmy bardzo wiele złych sytuacji, złych, negatywnych przypadków, e, kiedy to obywatele Wielkiej Brytanii czy obywatele Holandii postrzegali Polaków jako tych, którzy zagrażają e, podejmowaniu przez nich pracy przez rodowitych Holendrów czy brytyjczyków. Myślę, że mamy wystarczająco dużo wiedzy, doświadczenia i mądrości, żeby do takiej sytuacji na polskim rynku nie doprowadzać. I stąd między innymi tak ważne jest, żeby obywatele ukraińscy byli w uposzczony sposób dopuszczenia polskiego rynku pracy, ale warunki, w jakich pracują, po prostu, żeby były absolutnie porównywalne z tymi warunkami, w jakich pracują w jakich pracują obywatele, obywatele polscy, żeby tu nie nastąpiła jakaś właśnie próba, że tak powiem, zaogniania stosunków między tymi, którzy uciekają przed wojną, a tymi, którzy tutaj pracują i tutaj o ten rynek pracy walczą. Na razie mamy taką sytuację, że mamy ogromny deficyt na polskim rynku pracy i jesteśmy zmuszeni zatrudniać obcokrajowców, ale jak mówię, musimy bardzo rozważnie Temu procesowi się przyglądać, żeby nie doprowadzać, w, nawet w pojedynczych przypadkach, do właśnie takich antyukraińskich wystąpień. To jest tylko kwestią czasu. Może, jeżeli nieudolnie by nie tą politykę wspierania Ukraińców robić, może prędzej czy później. Na, że tak powiem, następować. No, oczywiście ta, ta nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji z listopada ubiegłego roku, po prostu ona porządkowała również wiele kwestii związanych w ogóle z przyjazdem cudzoziemców do nas. Ale i główną przesłanką było doprowadzenie do tego, żeby jak najszybciej polski pracodawca miał dostęp do pracownika obcokrajowca. Dzisiaj Dzisiaj, jak mówię, trochę opcja, te opcja, te, te zadania, ten punkt ciężkości przenosi się na, nie tylko na działanie na Rzecz Polskiego Pracodawcy, ale również, jeżeli nie przede wszystkim, szczególnie teraz, w tych najbliższych dniach, na to, żeby pomagać poprzez szukanie miejsc pracy dla obywatelom, obywatelom Ukrainy. Oczywiście Państwo te wszystkie, te wszystkie zmiany, z tymi zmianami się Państwo e, zapoznawaliście. Jak mówię, znowu możemy z tego, jeżeli będzie ktoś zainteresowany, zrobić sobie szczegółowe szkolenie kilku, godzin, jak będzie tak potrzeba i te wszystkie zmiany legislacyjne umówić, cały czas pamiętając, że w najbliższym czasie to, co będzie nas przede wszystkim zajmowało i absorbowało, to, to będzie, będą te zmiany, które spec w najbliższym czasie. Prowadzi. Jeżeli chodzi o, jakby takie podsumowanie tych zmian, które w naszej ustawie, Weszły, weszły w życie 29 stycznia, to wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, uzależnienie wpisu oświadczenia dywidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia. I tutaj, jak mówię, zwracam Państwu na to uwagę, naprawdę musimy dopuszczając cudzoziemców, pomagając nas Ukraińcom, bardzo pilnować, żeby to nie było dumpingowe zatrudnienie, żeby, broni Boże, nie tworzyć sytuacji takich, które będą w jednym czy w drugim przypadku tworzyły sytuację, sytuację załamiania stosunków polsko-ukraińskich w wymiarze tym pracowniczym. Wydłużenie do 7 dni okresu poinformowania powiatowego rządu pracy o podjęciu pracy przez Cudzoziemca. Teraz kiedy mnie proponuje się, teraz kiedy proponuje się, żeby ta procedura, ta procedura um, zapinają kręcił. Była bezproblemowa, znaczy w kandydaturze uproszczona. Jest nawet taka propozycja, żeby bez zbędnej zwłoki Ukraińca w oparciu o zgłoszoną ofertę pracy można było zatrudnić, a obowiązkiem, a obowiązkiem pracodawcy będzie, a propos 7 dni, poinformowanie w ciągu 7 dni Urzędu Pracy o tym, że na jego terenie pracodawca funkcjonujący zatrudnił, zatrudnił. Ukraińca czy Ukrainkę przede wszystkim. I, i, i znowu, to, to będzie wymagało ściślejszej niż dotychczas, myślę, współpracy z lokalnymi pracodawcami, żeby tutaj, że tak powiem, w ramach tego hura optymizmu chęci pomagania cudzoziemcom nie zepsuć relacji z polskimi z polskimi kandydatami do pracy na polskim rynku pracy. Oczywiście może warto również odnotować, bo, bo, bo ci z Państwa, którzy zajmują się kwestią zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, o tym wiedzą, ale jeszcze, jeszcze parę lat temu bardzo wielu cudzoziemców albo pracowało na czarno, albo na podstawie umów umów o umów cywilnoprawnych. Dzisiaj coraz więcej cudzoziemców, obcokrajowców, w tym również ukraińców jest zatrudnianych legalnie, zatrudnianych jest na podstawie umów o pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych, od których odprowadzane są składki i wielu z nich, że tak powiem, będzie w przyszłości mogło z tych dobrodziejstw związanych z dopłatą do, do, do, za ten okres pracy w Polsce do emerytury korzystać na podstawie międzynarodowych naszych tutaj zobowiązań. I umów. W produkcji, produkcji artykułów spożywczych i napojów, to tak a propos, że tak powiem, szukania. A propos szukania tych obszarów, gdzie będziemy mogli, czy musieli zatrudniać Ukraińców, warto zwrócić uwagę, że pewne, pewne zawody zostały, już, tak powiem, jakby przejęte pewne obszary. Tak? I jeżeli chodzi o, o Ukraińców na przykład, to dotychczas blisko 80% w branżach artykułów spożywczych i napojów pracowali właśnie obywatele, obywatele Ukrainy. Oczywiście, jeżeli chodzi o pomoc udzielaną przez, przez urzędy pracy, to oczywiście będzie, będą przynajmniej na razie będą obowiązywały te regulacje, które są. I jeżeli pojawią się w specustawie zapisy umożliwiające rejestrację obywateli Ukrainy w urzędach pracy, to przynajmniej na razie, wszystko wskazuje na to, będziemy ich obsługiwać w pełnym tego słowa znaczeniu, zgodnie z procedurą, jaką przewiduje ustawa o promocji i te wszystkie zabiegi będą czynione. Tutaj z góry warto, warto założyć, bo taki taka Logika podpowiada, że takie zadanie na pewno przed nami stanie najszybciej, jak to możliwe, w ramach różnych lokalnie realizowanych programów społecznych, gospodarczych, będziemy musieli zaaplikować naszym, naszym sąsiadom język polski, tak? bo w bardzo wielu zawodach, w bardzo wielu miejscach będzie on niezbędny do tego, żeby mogli wykonywać najlepiej jak potrafią swoje, swoje zadania. Oczywiście usługi, pośrednictwo i poradnictwo i szkolenia będą z pewnością czynione. Oczywiście pośrednictwo, cholernie ważne, żeby, żeby jak najszybciej do naszych ofert pracy, do naszych zasobów, czy tych, które są bezpośrednio w urzędach pracy, czy tych, które, które są udostępniane poprzez CB, Centralną Bazę Ofert Pracy, żeby po prostu jak najwięcej zbierać ofert, to to, z czym dzisiaj się ministerstwo, pani minister Malą zwraca i Departament Rynku Pracy do pracodawców, zgłaszajcie i wskazujcie na to, że macie miejsca pracy dla, dla Ukraińców. Praktycznie rzecz biorąc, wszystko na to wskazuje, że specustawa wprowadzi przepis, który każdemu, kto po 24, po 24 lutego, czyli po wybuchu wojny rosyjsko-napaści i napaści Rosji na, na Ukrainę, przekroczył granicę, będzie mógł legalnie podjąć pracę w Polsce, jeżeli tylko oczywiście znajdzie dla siebie ofertę. Żeby mógł to zrobić, to apel do pracodawców polskich, żeby te oferty, które będą w tej chwili przesyłali do tych zasobów czy, czy na jakichkolwiek portalach je zamieszczali, żeby również w języku ukraińskim starali się je tam zamieszczać. A te, które będą przechodziły przez Urząd Pracy, to uwaga do koleżanek i kolegów z Urzędu Pracy, będzie trzeba, czy, czy, czy, jeżeli mamy być skuteczni w tym, co robimy, będzie trzeba przetłumaczyć i pomóc pracodawcom przetłumaczyć je na język również ukraiński, po to, żeby, jak mówię, dostęp do nich, o no, którym w tych ulotkach, we wszystkich tych materiałach działaniach, jakie będziemy podejmować na rzecz Ukraińców, one będą, oni będą informowani o tym, gdzie szukać ofert pracy. I jak mówię, dobrze byłoby ze względu na barierę językową, żeby również znajdowali w tych zasobach ofert pracy je w języku, w języku, w języku ukraińskim. Oczywiście trzeba być, się zastanowić w wielu urzędach pracy, szczególnie tam, gdzie one występują. Nasilony że tak powiem, jest zwiększony, jest udział Ukraińców w poszukiwaniu pomocy i będzie jeszcze coraz większy w urzędach pracy, żeby również pomyśleć o tym, żeby zatrudniać. Na terenie Ukrainy funkcjonowały urzędy pracy. Może warto się zastanowić, poszukać, zaproponować pracujących w tych urzędach pracy pracownikom z językiem ukraińskim, żeby również wspierali nasze działania adresowane do, do, do, do Ukraińców, którzy w moment będą bez większego problemu mogli do naszego urzędu dotrzeć i korzystać z pomocy. To się dotyczy, to się dotyczy również szkoleń. I, I znowu, jeżeli będziemy dostaniemy dodatkowe środki na jak najszybsze przygotowanie Ukraińców do podejmowania prac na polskim rynku pracy, warto również swoje organizacje szkoleniowe, które na lokalnym rynku pracy występują, już dzisiaj zachęcać do tego, żeby w zespołach tych wykładowczych mieli również kadry, no przynajmniej osoby, które język ukraiński rozumieją, bo czasami może dochodzić do, do właśnie niejasności, niejasności w, w no przekazie chociażby podczas szkoleń instrumenty. Oczywiście, przynajmniej na razie wszystko wskazuje na to, że te instrumenty będą dostępne. Oczywiście z tego, co słyszę, z tego, co słyszę w wielu miejscach, przepraszam ciągle. Z tego, co słyszę w wielu miejscach, z tego, co słyszę w wielu miejscach, Przepraszam Państwa bardzo, dyskutuje się o tym, na ile ewentualnie będą mogli obywatele Ukrainy podejmować u nas działalność gospodarczą, ale myślę, że spec. ustawa i te kwestie wyjaśni i być może również będzie możliwe udostępnianie w ramach jednego z instrumentów po prostu środków na zakładanie film przez Ukraińców możliwe. Nie potrafię Państwu tego jednoznacznie w tej chwili powiedzieć, ale, ale nie wiem, że prace, prace na ten temat trwajów. Oczywiście wszystkie te kwestie, które w tej chwili mamy, będą oczywiście również adresowane, te, które mamy w ustawie, będą adresowane również do obywateli Ukrainy. Jak mówię, w jakim zakresie, lada moment, specustawa to wyjaśnić. Szanowni Państwo, na koniec jakby podsumowując to, to, to nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym, chciałbym drodzy Państwo, na taką rzecz zwrócić uwagę. Oczywiście to wszystko, co dzisiaj spadnie na nas, na, na, na, na publiczne służby zatrudnienia, a co wiąże się z wojną, jaka, jaka, jaka ma miejsce w Ukrainie, to nie zwalnia nas z bieżącej pracy, z realizacji bieżących zadań adresowanych do obywateli polskich. I chcę tylko przypomnieć, że nie ma przynajmniej na razie żadnych wyłączeń, jeżeli chodzi o realizację ustawy o promocji zatrudnienia, nie ma żadnych wyłączeń, jak chodzi o zadania samorządu powiatowego w realizacji zadań ustawy o promocji zatrudnienia. No oczywiście w imieniu samorządu, zgodnie z artykułem 9 naszej ustawy i te zadania realizujemy, ale jak mówię, warto dzisiaj, kiedy jest początek roku, kiedy jeszcze w niektórych urzędach ciągle trwają dyskusje na temat kierunków działań, warto się zastanowić i przeprofilować swoje działanie w tym roku w taki sposób, żeby nie uwłaczałem w ustawie o promocji, jednocześnie już dzisiaj uwzględniać w planach na najbliższy rok działania adresowane do Ukraińców, a jednocześnie zastanawiać się, czy dostępne środki, jakie mamy nie z Funduszu Pracy, wystarczą na to, na, na, na to, żeby te zadania realizować. Jasnym dla mnie jest, i to już dzisiaj widać, że obcokrajowcy Ukraińcy uciekają przede wszystkim do dużych miast, licząc, że to tutaj przede wszystkim znajdą, znajdą pomoc, tak? ale ale myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy dotrze do nich, że również w tych mniejszych miejscowościach, w tych mniejszych powiatach również są miejsca pracy, również samorządy lokalne, również społeczność lokalna tworzy warunki, miejsca do tego, żeby tam się zakwaterować, zamieszkać. U, ja mieszkam pod Warszawą w Halinowie i chcę Państwu powiedzieć, że tak jak tutaj na tej naszej platformie halinowskiej czytam, bardzo wiele właśnie rodzin, bardzo, które, ma, które ma warunki do tego, to po prostu przyjmuje rodziny ukraińskie, zbiera, zbiera różnego rodzaju dodatki, i zbiera różnego rodzaju, tak powiem, przedmioty po to, żeby maksymalnie, maksymalnie tym rodzinom ukraińskim ukraińskim pomóc. Jak mówiłem, jednym z zagrożeń, które, które, na które warto, żebyśmy już dzisiaj przygotowując nasz program działania, nasz plan działania, który warto podkreślać, o którym warto wiedzieć, to jest właśnie maksymalne unikanie już tak powiem, napięć polsko-ukraińskich. Bo jak mówię, jest tylko kwestią czasu i wiemy to z doświadczenia, jest tylko kwestią czasu, kiedy, kiedy może do takich napięć dojść. Jak mówię, niezależnie od tego wszystkiego, tych wszystkich działań, które, mówiąc kolokwialnie, mają nieba przychylić naszym, naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom z Ukrainy, po prostu musimy pamiętać, że ciągle jeszcze obowiązują przepisy ustawy o promocji. Dzisiaj w zapowiedziach ministerstwa i zapowiedziach pani minister Malmą już widać, że zatrudnienie, że tak powiem, będzie pełen dostęp do polskiego pracy dla obywateli Ukrainy, że będzie to ułatwiony dostęp i że obywatele Ukrainy, jeżeli tylko zechcą, bo będą mieli taką potrzebę, żeby się zarejestrować w pracy, będą mogli korzystać z zdecydowanej większości instrumentów, jakie w tym ustawie są. Oczywiście z jednej strony mówimy tu o grupie obywateli, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do nas po 24, po 24 lutego. Tu warto już dzisiaj sobie odnotować, że legalny pobyt ci obywatele, którzy przyjechali uciekając przed wojną po 24 lutego, mają legalny pobyt u nas przez najbliższych 18 miesięcy. Od momentu przekroczenia granicy 18 miesięcy. Jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy, bo Państwo możecie się spotkać z tym problemem, to ci, którzy już u nas pracowali, a chcą nadal pracować i mają pracodawcy, którzy chcą zatrudniać, bez dodatkowych różnych zgód będą mogli w oparciu o SPEC kontynuować swoją pracę. Na razie obowiązują procedury dotychczasowe, ale zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicami Pani Minister Malą i projektami ze SPEC ustawy wszystko wskazuje na to, że będą będą będą mogli po prostu mieli dostęp do otwartego rynku pracy. Obywatele Ukrainy, którzy wyjechali od 24 lutego, jak Państwo wiecie, różne były sytuacje na granicy, mają czas, zgodnie z, z, z, tymi, z tym, co, o czym informuje Ministerstwo Administracji, 90 dni na to, żeby swój pobyt, poprzez gminę swój pobyt zalegalizować. Warto również spoglądać na, na, na wszystkie te informacje, tu apel do, do, do koleżanek i kolegów, którzy obsługują te wszystkie strony, te wszystkie informacje adresowane dla naszych klientów, warto zobaczyć co ministerstwo jakie strony dodatkowo otwiera, gdzie ewentualnie informacje i pomoc w języku polskim i ukraińskim będą dostępne. Pomagam Ukrainie koordynacja pomocy humanitarnej, portal Zielona Linia, gdzie jeszcze chwilowo jeszcze chwilowo w języku rosyjskim są pewne informacje, ale już od dzisiaj niektóre z nich będą dostępne w języku ukraińskim również. Portal Publicznych służb Zatrudnienia, Centralna Baza Ofer Pracy, Portal EURES, to wszystko to są te miejsca, gdzie my z jednej strony możemy wskazywać, powinniśmy wskazywać Ukraińcom, gdzie mają szukać pomocy, ale z drugiej strony my również musimy tam zaglądać, żeby ewentualnie, no maksymalnie na tyle, na ile da się w tej, sytuacji, w tej sytuacji pomagać. Jeżeli chodzi o pracodawców, tych, z którymi na co dzień Państwo pracujecie, warto, żeby, jeżeli zgłaszają oferty, z myślą o zatrudnianiu Ukraińców, żeby wskazywali, że są to miejsca pracy dla Ukraińców, żebyśmy my, że tak powiem, kierując czy informując Ukraińców o tym, również wiedzieli, że pracodawca, który sygnalizuje chęć zatrudnienia Ukraińców, to pracodawca najczęściej przygotowany do tego, żeby, żeby te właśnie obywatele Ukrainy zatrudnić, bo albo dotychczas zatrudnia Ukraińców i ma z tego tytułu dobre doświadczenia, albo nie tylko chce zatrudnić, ale w bardzo wielu przypadkach, jak pokazuje doświadczenie, również ma warunki do tego, żeby, żeby pomóc zakwaterowaniu. Są takie miejsca w dużych miastach, jak Państwo wiecie, dworce przede wszystkim, ale również duże hale, tak jak hale targowe pod Warszawą, gdzie są setki, czy wręcz tysiące, Oczekujących właśnie na propozycje pracy i zakwaterowania obywateli Ukrainy. I warto z tymi swoimi lokalnymi pracodawcami, jak mówię, ci ludzie przede wszystkim są w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu czy Krakowie, ale warto również, żebyście Państwo poprzez swoje lokalne urzędy pracy, poprzez swoje lokalne kontakty z pracodawcami, poprzez Rady Urzędu Pracy właśnie szukali możliwości takiej, która i ofert takich, które są związane również chociażby z, z względnym jakimś miejscem zakwaterowania. I warunkami do, do życia, bo ci ludzie, jak mówię, przyjechali bardzo często z jedną siatką, z jedną e, walizką. Przekroczyliśmy jeden milion, szczerze mówiąc. Trudno mi sobie wyobrazić, jak czytam dzisiaj po porannej prasie i mediach przekazy mówiące o szacunkach, że może to być nawet 5 milionów uciekinierów z Ukrainy, którzy dotrą do Polski. Chyba nie jesteśmy w stanie dźwignąć takiego ciężaru. Stąd na przykład i znowu, co może zrobić Urząd Pracy? No chociażby szukać dla, dla poszczególnych osób, które do nas docierają, do Urzędu Pracy poprzez EURES, na przykład ofert pracy. Dopytywać naszych partnerów z Europy, czy ewentualnie z, tym, z tą pracą wiążą w jakieś względne względne warunki zakwaterowania, zwłaszcza, że jak wiemy, groto kobiety, groto kobiety z dziećmi, które uciekają przed wojną, a mężowie opuszczają na stanowiska pracy albo zostali w Ukrainie, albo opuszczają te stanowiska pracy i będą, będą te miejsca pracy musiały być również zaplanowane. Chciałbym, żebyśmy no oczywiście. My przede wszystkim zajmujemy się pracą, ale myślę sobie, że w bardzo wielu przypadkach, tak jak widzę, informacje i spotykam się z koleżankami, kolegami z rządu pracy, informacje o programach pilotażowych, informacje o wszystkich tych działaniach, które dzisiaj są przygotowane dla, dla, dla z myślą, o, z myślą o, o wspieraniu Ukraińców, powinniśmy wychodzić poza te płotki związane z pracą i próbować szukać takich sytuacji, kiedy możemy i nie tylko pracować, ale również względne warunki do życia. Niezależnie od oficjalnych komunikatów, Ważne jest, żebyśmy my w urzędach pracy już dzisiaj nie czekali na, na, na, na wskazówki ministerstwa czy gdziekolwiek, tylko szukali spośród nawet lokalnych społeczności. Mamy w wielu sklepach, mamy w wielu miejscach zatrudnianych w Ukraińców różnych, w różnych sytuacjach. Sami legalizowaliśmy e, ich pobyt i pracę. Warto się zobaczyć, czy nie ma tam ludzi, którzy znają już na tyle dobrze e, Polski, że mogliby również wspierać nas e, w. w, w, w udzielaniu pomocy Ukraińcom. Jak Państwo wiecie z zwanych środków fakultatywnych, jakie są w na naszej dyspozycji, możemy finansować i podpisywać umowy z takimi Ukraińcami, że po to, żeby tworzyć sytuację taką, że do Urzędu Pracy docierającej Ukraińiec trafia na osoby, które znają język język ukraiński, zanim się nauczą języka, języka polskiego. No i tak jak mówię, podkreślam to może, może za dużo o tym mówię, ale jak mówię, przyglądałem się różnym sytuacjom i warto, żebyśmy tak organizowali lokalny rynek pracy, tak wspierali przebywających obcokrajowców, tym Ukraińców przede wszystkim, żeby, broń Boże, nie zaogniać, nie tworzyć sytuacji, które będą niebezpieczne niebezpieczne dla pracujących na tych miejscach Polaków, a dzięki temu czy przez to będą wywoływały wywo wywoływały antagonizmy. Jednocześnie przypominam, czy, czy chciałbym zwrócić uwagę tym Urzędom Pracy, którzy współpracują, realizują wiele programów adresowanych do lokalnego rynku pracy z partnerami, że Pani Minister manu ogłosiła konkurs, ma na to 40 milionów programów aktywizacyjnych dla dla obywateli Ukrainy. Jeżeli macie pomysł, jeżeli chcecie skorzystać z dodatkowych środków, macie partnerów na lokalnym rynku pracy i przychylną atmosferę ze strony samorządu lokalnego, warto, żeby w tych konkursach wystartować i podjąć dodatkowe działania wykraczające poza rutynowe działania związane z zatrudnieniem. Szanowni Państwo, tytułem wstępu mam nadzieję na dłuższą współpracę. Tyle na dzisiaj. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Ja to, co chciałem Państwu powiedzieć w tym ekspresowym tempie już powiedziałem i zamieniam się, zamieniam się w słuch.